Dzień mamy. Jakie są nasze mami? Każda jest inna, ale wszystkie mają coś wspólnego. Bardzo Będzie nas kochają i, i my o tym wiemy. Czego chce. Moja mama jeszcze młoda, więc ubierać mi się często dla ją pogoda. Pościśnieniem coś tam zle. Że często to nie ma dla mnie czasu i oknie tak, że hej, nienawidzi też hałasu, ale jak mnie kochać jej. Jak święto to święto wspólny krąg zrobimy z całą dla was zatańczymy.